Jestem Zuzia, to moi przyjaciele, z którymi znamy się już od wielu lat. Jesteśmy w tym roku detektywami z Mniszka. Amelia i Witek jeszcze się wtedy nie urodzili. Mieliśmy wspaniałe zajęcia z panem pszczelarzem, który pokazał nam, jak zachować się wobec pszczół. Zasięgnęliśmy trochę wiedzy na temat dogów niemieckich. Każdy tekstów wie, jak rozwiązać zagadkę. I skąd pochodzi nazwa naszej drogi? Te wisbiszka na tropie historii rozpoznają każdą wskazówkę. I oddają tą każdą Najpierw była kupa desek, później zaczęło coś powstać. Co to będzie, co to będzie? E, to będzie chatka menonicka. Aa! A, taka jak stoi fryskowie, tak? Tak! A gdzie ona będzie wstała? Koło świetlicy. O, jakie piękne niebieskie okienka. Dzieci będą zadowolone, prawda? Tak!